I tutaj znowu spojrzenie w lustek, bo tu wchodzimy w kolizję z y, lusterkiem Możemy zaczynać tak. Tematem kolejnej lekcji będzie zatrzymanie na polecenie. Na skrzyżowaniu z sygnalizacją świetlną pojedziemy w prawo. Na egzaminie egzaminator może powiedzieć, proszę zatrzymać się w pierwszym możliwym miejscu. Naszym obowiązkiem będzie odnaleźć takie miejsce i zatrzymać się w prawidłowy sposób. Oczywiście egzaminator nie może na egzaminie yy, wydać nam polecenie niezgodnych z prawem o ruchu drogowym nie może powiedzieć proszę się tu zatrzymać a tam będzie zakaz zatrzymania jedynie może powiedzieć proszę zatrzymać się w pierwszym możliwym miejscu i my będziemy musieli to miejsce odnaleźć i teraz Przejdziemy sobie wszystkie te miejsca, niektóre są te, w których zatrzymują się egzaminatorzy, niektóre noszą cechy takie, czyli różne typy zatrzymywania się, jak trzeba się zachować, w jaki sposób się zatrzymać i jak to wygląda.